Nauczycie się, jak sprawić, że Wasze strony będą interaktywne. Zaczniecie od prostych stron, z HTML i CSS. Będziecie je zmieniać za pomocą JavaScript. Włączycie gry słowne, pokazy slajdów, stale ładującą się galerię lub aplikacje do rysowania. Zrobicie dosłownie wszystko, co widzieliście w sieci. W tym celu będziemy używać języka JavaScript. Możecie się pogubić, jeśli już się go uczyliście i używaliście inaczej. Ten język powstał, by współpracować z przeglądarkami i tworzyć interaktywne strony. Dziś używamy go w różnych środowiskach. Wspomaga serwery obsługujące strony i przechowujące dane użytkowników. Można w nim pisać skrypty do obsługi obrazów. Pomoże przetworzyć dane w arkuszu kalkulacyjnym przyda się nawet do kierowania robotami jeśli uczyliście się javascript w Khan academy to poznaliście środowisko processing js i robiliście rysunki oraz animacje ucząc się gdzie indziej na przykład w code academy mogliście poznawać ten język z wierszami poleceń każde środowisko ma swoje funkcje i zmienne globalne na przykład w processing js jest wiele funkcji do rysowania i animacji fill ellipse mouse i tekst. W środowisku stron www przeglądarki zapewniają funkcje konieczne do modyfikacji stron. Na przykład getElementById, setInterval oraz add event Listener. Tutaj dowiecie się o tych funkcjach i nie tylko. Będziecie ich używać, a wasze strony staną się fantastycznie interaktywne.